Cześć wszystkim. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o patologicznej rodzinie. Jeśli pochodzisz z takiej rodziny, w takiej rodzinie wszystko ci się może wydawać normalne, że takie życie to jest normalne. Można mieszkać w różnej rodzinie, gdzie może być przemoc psychiczna, alkoholizm, przemoc fizyczna i różne w postaci patologii. Ale nie znaczy, że z tego wyjść nie da rady. Da się z tego wyjść, ale potrzeba dużej pracy nad sobą, świadomości tego, co się dzieje w twoim domu. Zależy jaki stopień patologii w Twoim domu jest, zmiany bywają bardzo bolesne. Im bardziej patologiczna rodzina, tym bardziej zmiany są dużo boleśniejsze. Najważniejsze jest samozaparcie. Jeśli masz samozaparcie, dasz radę, chociaż będzie z tym bardzo ciężko. Ważna dla Ciebie sprawa jest taka, żebyś terapią zajmował się zupełnie gdzie indziej. Rodzice w ogóle tego nie zrozumieją, a nawet jeśli zrozumieją, to i tak tego nie zrozumieją, co się dzieje w Twoim życiu. Różne stany psychiczne, których Ty będziesz doświadczał, nie doświadczysz pomocy, tylko tacy rodzice mogą Ci powiedzieć, że znowu sobie coś wymyślasz i uroiłeś, że wkręcasz sobie wszystko, jest to tylko Twoja wyobraźnia, co też potęguje taki stan emocjonalny. Kiedy coś takiego doświadczyłem, poszedłem na terapię i nic rodzicom nie powiedziałem. Poszedłem do psychologa, zapytałem się, co się dzieje, opowiedziałem wszystko. No i wtedy zacząłem sobie uświadamiać, w jakiej rodzinie mieszkam. Uświadomienie sobie tego spotęgowało bardzo dużo złość, uświadomiłem sobie, że nie jestem tutaj winny, tylko moi rodzice, że zostałem skrzywdzony, a całą winę zwalali na mnie. Tacy rodzice mogą Ci powiedzieć tylko, że znów sobie coś wymyśliłeś, że Ty wszystko sobie uroiłeś. Tak mogą powiedzieć Ci Twoi rodzice. Przynajmniej tak było w mojej sytuacji. Rodzice w ogóle tego nie zrozumieli. I byłem puszczony ze stwierdzeniem, że wszystko sobie wymyśliłem, uroiłem i znowu coś wymyślam. Do tego z pytaniami jeszcze o co mi znów chodzi, co ja Ci zrobiłam, co ja Ci zrobiłem. Dobrze, że ta sprawa była poruszona na terapii. Nie wiedziałbym tego, że rodzice mogą tak zareagować. Psycholog i terapeuci powiedzieli mi, że rodzice mogą tak się pytać i mogą Ci tak powiedzieć o co Tobie w ogóle chodzi. Podczas terapii dobrze być świadomym zachowań takich rodziców bo zawsze mogą Ci wszystko mówić, że to Ty masz problem i z Tobą coś jest nie tak. Wprowadzają Ciebie w każdą stronę w poczucie winy. Wiesz, już masz świadomość, że jesteś z patologicznej rodziny, wiesz co się w Twojej rodzinie dzieje, potęguje duża złość, możesz wyładować się na rodzicach i nieraz pewnie to zrobisz, wyładujesz cały gniew, ale musisz być świadomy, że to nie jest Twoja wina, nie jest to też wina rodziców, bo rodzice dostali takie samo życie, jak Ty doświadczyłeś obecnie, więc doświadczasz tego samego, co sami rodzice doświadczyli. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz uświadomić sobie, co się dzieje w Twoim domu. To jest najważniejsza sprawa. Dopiero zaczynam kanał, mogę mówić chaotycznie tutaj. Mówić stopniowo, jak mi się udało wyjść z patologicznej rodziny. Wyprowadziłem się, poukładałem życie na nowo. Udało mi się. I życzę Wam również tego samego. Zawsze mówili mi, że to ja jestem pieprznięty. Gdyby nie terapia, to być może bym to uwierzył i uważałbym się za wszystko winny, co mówią mi moi rodzice. Że to ja jestem zły, że to ja jestem do niczego, że jestem podobny do ojca, bo ojciec to w ogóle był najgorszy drań w naszym domu. W sumie tak słyszę nie raz do dziś, że mówią mi, że jestem taki jak ojciec, ale ja jestem świadomy tego, co się dzieje i stawiam... I mocno ograniczam z nimi kontakty, żeby do mojej rodziny nie przyjeżdżali. Zauważyłem jedno, im lepiej ich traktuję, tym bardziej oni mnie źle traktują i zaczynają mnie poniżać, krytykować, dominować. Wszystko wraca, co było. Trudno to zrozumieć. Im lepsze traktowanie, tym u mnie, gorsze traktowanie mojej osoby. A jak powiem, co myślę o tym, to zaraz są oburzeni i do mnie mówią, że ja ich źle traktuję. Nie widzą tego problemu, który mi sprawia przykrość. Mieszkam daleko od swojej rodziny i to jest w sumie duży plus, ale Ty też musisz powiedzieć, że mają ograniczony kontakt z Tobą, jak tak Cię zachowują. Nawet jeśli jesteś daleko od rodziców, to nie wszystko. Są telefony, są inne środki komunikacji, gdzie będą usilnie próbować nawiązać z Tobą kontakt, znowu wprowadzając Ciebie w poczucie winy. Na to też musisz uważać. Mogą być rodzice na tyle natrętni, że przyjadą do Ciebie, próbując dalej Tobą manipulować, i źle Ciebie traktować. To, że mieszkasz daleko, to nie znaczy, że zerwiesz więzi patologicznej rodziny. To Ty musisz podjąć decyzję, żeby ograniczyć kontakt z rodziną, żebyś nie miał przez nich negatywnych emocji i nie doświadczał powtórnego doświadczenia dzieciństwa. Przykre to jest, bo to są Twoi rodzice, dali Ci życie, ale nie możesz sobie już pozwolić na złe traktowanie. Mnie to kosztowało sporo pieniędzy. 30 tysięcy złotych poszło w terapię. 7 lat leczenia. Udało się. Ciężka praca nad sobą dała sukces. Ale uwierzcie, było bardzo ciężko. Emocjonalnie miałem koszmar psychiczny taki nieraz, że były takie załamki psychiczne, że myślałem, że już nie dam rady. Ale dało się z tego wyjść. Przykre to jest, że muszę ograniczać kontakt z rodziną, ale nie mogę sobie pozwolić już na złe traktowanie. Wzięcie życia we własne ręce wymaga odwagi. Pożegnanie rodziny również wymaga odwagi, ale trzeba jasno powiedzieć w końcu albo będą Cię źle traktować bo powiesz, że to Twoi rodzice i nie możesz tak robić lub ograniczyć mocno kontakt mówiąc, jeśli zmienią swoje zachowanie wtedy zawsze mogą przyjechać mogą zobaczyć dziecko na przykład lub mogą przebywać z Tobą jedyny taki warunek jeśli tego nie zrobią no niestety musisz powiedzieć jasno że ograniczasz kontakt nie chcesz, żeby do Ciebie przyjeżdżali i nie chcesz, żeby w ogóle byli w Twojej obecności skoro tak Cię traktują no musisz wybrać. Albo rodzice toksyczni, patologiczna rodzina, albo Twoje nowe życie z nowym światopoglądem, gdzie będzie Ci się żyło o wiele lepiej. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, udanych sukcesów w życiu i żeby udało Wam się to samo osiągnąć, co ja osiągnąłem. Trzymajcie się.